Witajcie! W tym poradniku zrobimy wyspę z ładnymi liniami brzegowymi. Jak widzicie mam otworzony projekt trzeciej osoby. Tworzymy nowy level. Zróbmy level bazowy z gotowym światem, oświetleniem i chmurami. Zapiszmy na przykład wyspa. Usuńmy tą podłogę. Utwórzmy własny świat. Ta wielkość nam wystarczy. Jedyne co zmienimy, to zaznaczymy sobie Enable Edit Layer, żebyśmy mogli dodawać pędzle do terenu. Klikamy Create. Skorzystamy z narzędzia Blueprint. Klikamy Toll Setting. Blueprint Brush z rozwijanej listy wybieramy Custom Brush Landmass. Klikamy na mapie. Follow zaznaczamy cap Shape. Offset zmieniamy na 500. Oddalamy kamerę. Zwiększmy sobie speed. Rozciągnijmy to trochę. Dodajmy kilka krawędzi. Przytrzymujemy alt i przeciągamy. Z altem kopiujemy krawędź, bez altu przesuwamy. Przesuńmy ten i ten. Zróbmy na przykład taki kształt. Nawędzie nie powinny być za blisko końca mapy, abyśmy przy wyspie mieli widoczne dno oceanu. Zmieńmy trochę widok. Teraz curl noise, curl 1 strand piszmy 1. Zobaczcie, jak się zmieniły brzegi wyspy. Całkiem ciekawy efekt. W dwójce wpiszmy 1 albo 2. Dolna część wyspy za bardzo przybliżyła się do końca mapy. Więc przeciągnijmy ten punkt bardziej do środka i może trochę w prawo. Przesuńmy trąbkę całą wyspę. Aby to zrobić, klikamy w details Rot component. Teraz możemy przesunąć całość. Ustawmy je tak, jak nam się podoba. Ja zostawię tak. Nieco się przybliżamy i przechodzimy do displacement. Displacement height, wpiszmy 1. Nic się nie zmieniło, wpiszmy 500, pojawiły nam się nierówności terenu, jednak jest ich za dużo, wpiszmy 100, za mało, nic nie widać, 200, to jeszcze nie to, 300, o tak, myślę, że będzie dobrze. Zobaczmy bliżej. Jest ok. Teraz w Displacement Dealing wpiszmy na przykład 5. Trochę za dużo, więc wpiszmy 3. Jest fajnie. Zobaczmy, jest całkiem dobrze. Jednak zmienił jeszcze height na 400. I tak zostawię. Przechodzimy do Landscape. Edit layer i dodajemy nową warstwę. Brawy przycisk myszy i klikamy Create. Pojawiła nam się nowa warstwa terenu i na niej zrobimy sobie góry. Na nowej warstwie, tak jak na poprzedniej, wybieramy kustą Brush Landmast. Klikamy na mapie i rozciągamy wierzchołki. Kopiujemy jeden i ustawiamy je na przykład tak. follow zaznaczamy cup shape, zmieniamy nasz widok, offset ustawiamy na 200 W curl noise, curl 1 strange wpisujemy 1, Kurl curl 2 także 1 link ustawcie jak wam się podoba Teraz odznaczamy cup shape. I proszę, mamy ładne góry. Zmieniając pozycję wierzchołków, zmieniamy także kształt gór. Więc ustawcie je tak, jak Wam się podoba. Przesuńmy je trochę. Także zmieni się kształt gór. Również, jak obracamy, też zmieniamy kształt gór. Więc pobawcie się tym i ustawcie tak jak Wam pasuje. Zobaczymy jak wygląda nasza mapa. Zmieniam offset na 500, góry zrobiły się większe, spróbuję 1000, zobaczmy jak się prezentują. Zwiększę offset na 1500, teraz są naprawdę okazałe. Stręcz 1 dam na 2, a jednak za dużo, wpiszę półtora. Stręcz 2 na 2, zrobiło się więcej gór. Zmienię jeszcze trochę pozycje, bo jakoś takie mi nie pasują.